Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. Epifanie z czasem objawiania się Boga pośród ludzi. Wydarzenie, którego jesteśmy świadkami w dzisiejszej dobrej nowinie, jest znakiem ukazującym Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Pantokratora, czyli Pana całego stworzenia. Znak, którego dokonuje dziś Jezus, wprawia wzdumienie apostołów. Chodzenie po wodzie, jak po twardej, ubitej ziemi, może zaskakiwać, dziwić i zdumiewać. Jeśli jednak pochylimy się nad tajemnicą wszechświata, nad pięknem stworzenia, nad geniuszem konstruktora materii, zaskoczenie i zdziwienie ustępują. Bóg ma pełną władzę nad stworzonym przez siebie światem i wszystko jest Mu posłuszne, wszystko poza człowiekiem. Martwa natura, rośliny i zwierzęta wykonują rozkazy Boga, poddają się prawom, które przez Niego zostały ustalone. Wszystko dokoła mnie mówi mi o Bogu, który jest potężnym władcą, inteligencją przewyższającą wszelki ludzki rozum. Zachwyca mnie Bóg swoją kreatywnością, stwarzając różnorakie byty, nie jako kopie poprzednich, ale jako oryginałe. Nie ma na świecie dwóch identycznych osób, nie ma nawet dwóch takich samych płatków śniegu. Bóg jest wspaniały. Zachęcam każdego z Was, drodzy widzowie i słuchacze, abyście podczas dzisiejszej medytacji zatrzymali się nad wielkością i kreatywnością Boga. Dajmy się, jak apostołowie z dzisiejszej Ewangelii, porwać zdumieniu nad Bożym dziełem. Uwielbiajmy Go i dziękujmy za to, że stał się dla nas tak bliskim.